Zapisz 5 i 1 czwartą jako ułamek niewłaściwy. Przypomnijmy, ułamek niewłaściwy to taki, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi. A dokładniej, wartość bezwzględna licznika jest większa lub równa wartości bezwzględnej mianownika. Powinienem był napisać skrót. Wartość bezwzględna licznika większa lub równa wartości bezwzględnej mianownika. Mamy tu liczbę mieszaną. 5 to liczba całkowita, a 1 czwarta to ułamek właściwy, ponieważ licznik jest mniejszy niż mianownik. Wartość bezwzględna licznika jest mniejsza od wartości bezwzględnej mianownika. Mamy zapisać ją jako ułamek niewłaściwy. Pokażę, jak to zrobić i dlaczego ta metoda działa. A więc 5 i 1 czwarta. Metoda jest bardzo prosta. Liczbę całkowitą 5 można zapisać jako 24. A 24 plus 1 czwarta to 21 czwartych. Albo inaczej 5 razy 4 równa się 20 dodać 1 równa się 21, czyli mamy 21 czwartych. I to cała metoda. Rozrysuję ją potem, żeby wszystko było jasne. Jeśli macie liczbę mieszaną, bierzecie jej część całkowitą mnożycie przez mianownik i do wyniku dodajecie licznik. I otrzymujecie ułamek niewłaściwy, w którym licznik jest większy od mianownika. Zastanówmy się teraz, dlaczego ta metoda działa. Zobaczymy, ile to jest 5 i 1 czwarta. Mamy 5 całości. Narysuję całość. To jest 1 całość. Skopioję ją cztery razy. Kopiuj. A teraz wklej. To druga, trzecia, czwarta i piąta całość. Mamy już pięć całości. Niech będą zaznaczone na zielono. Mamy pięć całości i pozostała nam jedna czwarta. Narysuję ćwiartkę całości. Powinna wyglądać… Yy, jakoś tak. Aby było jasne, że to część całości wyrysuję resztę linią przerywaną. Widać, że nie mamy całości, a tylko ten fragment. Oto 5 i 1 czwarta. Nasz ułamek niewłaściwy to będzie pewna liczba ćwiartek. Podzielmy więc każdą całość na ćwiartki. Tu mamy 4 ćwiartki. Tu też, tu też, powinienem je skopiować teraz. Kolejne 4 ćwiartki i kolejne 4 ćwiartki. Ile mamy wszystkich ćwiartek? Tutaj 4, tu 4, tu 4, tu 4 i tu 4. Zielonych ćwiartek jest więc w sumie 20. 20 ćwiartek, czyli 20. To tyle samo, co ta zielona piątka. W każdej całości są 4 ćwiartki, więc można zapisać to jako 5 razy 4 czwarte. 4 czwarte to 1 razy 5 to 20 czwartych. To zielone figury. Teraz dodajemy 1 czwartą. Otrzymamy 21 czwartych. Mianownik zostaje ten sam, więc wystarczy dodać liczniki. Rysunek wyjaśnia, dlaczego ta metoda działa. Ale chyba widać, że to bardzo proste. Mnożymy część całkowitą przez mianownik i dodajemy licznik. Napiszę to, żeby wszystko było jasne. 5 i 1 czwarta równa się 5 razy 4 plus 1 czwartych. Wszystko jasne.